Za fabryką w lewo, potem długa prosta brukiem. Nie opowiem ile zgiełku, ile końskich kopyt huczy nad moją głową, lecz nieważne będę ile w pucach sił, aby w końcu się zatrzymać u twych drzwi. Znów już nie wiem, gdzie to był Wokół pełno obcych ludzi Coś wciąż krzyczą, coś wciąż mówią Wciąż udają, że się trudzą Cztery kilo za dwa kilo Siedem razy, raz po raz Oszaleję, nie wytrzymam was Nie wytrzymam was Pod twą skórą myśli szumem Krążę pełzne tunel I'm